Już wiemy, że dobrą gospodarkę cechuje umiarkowana inflacja. Ale na początku lat 70. zobaczyliśmy coś innego. Zwłaszcza podczas embarga na ropę w 1973 roku. Wtedy pojawiła się tak zwana stagflacja. Tak to nazwano. To dziwna okoliczność, gdy inflacja towarzyszy stagnacji w gospodarce. Z tych dwóch słów ukuto termin stagflacja. Jak do tego dochodzi? Przede wszystkim wskutek szoku podażowego. Są też inne przyczyny, np. dziwne regulacje prawne, nadmiar przepisów, nieracjonalne działania rządu. Ale klasyczny przykład to szok podażowy, czyli np. embargo na ropę naftową. Nagle podaż ropy, podaż czegoś, spada. Znacznie spada. Może to być skutkiem jakiejś nagłej sytuacji, np. Na właśnie embarga. Pomyślmy, co się dzieje z resztą tego łańcucha, kiedy podaż czegoś znacznie spada. Wiemy, że podaż jest odwrotnie proporcjonalna do cen. Gdy podaż spada, ceny... ceny natychmiast idą w górę. Można by pomyśleć, ropa naftowa to tylko część moich wydatków. Nieprawda, bo jeśli kupujecie choćby owoc, to ponosicie koszt transportu. Cena ropy wpływa na owoce, żywność, wszystkie dobra i usługi. Jest wszechobecna w gospodarce. Dlatego mogą wzrosnąć ceny wielu rzeczy. A gdy podskoczą ceny, co się stanie z popytem? I znów, będzie odwrotnie proporcjonalny. Popyt gwałtownie spadnie. Popyt spadnie. A wtedy spadnie wykorzystanie czynników produkcji w przedsiębiorstwach. Spadną inwestycje i również spadną zyski. Zyski spadną, bo spada utylizacja czynników produkcji i rosną ceny. Ale to nie są ceny, za które można sprzedać dobra. Z perspektywy USA, importera, wysoki koszt importu przekłada się na wyższą cenę dla konsumenta krajowego. Jeśli ropa jest dobrem importowym, jak w latach 70., to ceny również... To wzrost cen wywoła... Stosunek jest odwrotnie proporcjonalny. Kiedy cena wzrośnie, to bardzo spadną zyski. A kiedy spadnie to wszystko, w dół pójdzie również zatrudnienie. Spadną wynagrodzenia i jeszcze bardziej zmniejszy to popyt. Zatem stagflacja jest następstwem szoku w systemie. W klasycznym scenariuszu godzi w podaż tak mocno, że w którymś sektorze gospodarki następuje inflacja. A jeśli to akurat sektor naftowy, skutki odczuwa cała reszta. To działa na wszystko inne.